Nazywam się Darek Kraśnicki i, i dzisiaj taki hangout o rocznej abstynencji alkoholowej, o tym jaki trzeba przedstawić dokument yy, z reguły do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny i Pracy, kiedy złapali Cię już wcześniej za jazdę po alkoholu i utraciłeś prawo jazdy. Ja opraszę tutaj na a, takim pierwszym badaniu, które Zostało przeprowadzone w mojej firmie, a mianowicie w mojej przychodni. Nawiązałem współpracę z lekarzem psychiatrą, który bardzo poważnie podszedł do takiego tematu. Mamy już przebadaną pozytywnie, czyli z, z, pozytywnie oczywiście dla kierowcy, y, osobę, y, która kiedyś straciła prawko. I, i nikt w swoim rejonie nie chciał wystawić zaświadczenia o tym, że nie jest osobą uzależnioną. No i ten pan przyjechał aż z Podlasia. Oczywiście z wiadomych względów nie mogę ci powiedzieć, który wąb, gdzie i kiedy, co tam się dokładnie stało, ale podzielił się potem ze mną taką opowieścią, co tam ten psychiatra go badał, prawda? Pokazał mi opinię psychiatryczną, którą dostał i która prawdopodobnie pomoże mu, że tak powiem, odzyskać to prawko. I tak patrzę tutaj na to, oczywiście poza kadrem kamery, czyli na pewno się możesz spodziewać jakiegoś takiego wywiadu na temat no kim jesteś, stan cywilny, wykształcenie, co teraz robisz, co robiłeś kiedyś, prawda, jakieś tam stosunki rodzinne, matka, ojciec, prawda, czy leczyłeś się kiedyś psychiatrycznie, no i trzeba też opowiedzieć z ręką na sercu prawdę odnośnie tego, co się stało, że to prawo jazdy zostało zabrane, prawda. Tutaj psychiatra przeprowadza bardzo dokładny wywiad alkoholowy, prawda, czy pijesz okazjonalnie, czy masz jakieś tam pragnienie tego wypicia, że się budzisz i jedyna rzecz, o tutaj jak ten ziom, którego ci w tej chwili pokazuję, budzi się z kacem i jedyne co w tej chwili chce to nie odstawić szklankę a sobie tam dopić tą szklaneczkę prawda, także ważne są też ważna jest też jakaś zdolność do kontrolowania zachowań związanych z piciem alkoholu prawda, no sam wiesz jedni upijają się na wesoło, drudzy niestety wstępuje w nich jakiś dług bojowy, biją kogo popadnie, awanturują się i tak dalej, i tak dalej, prawda. Na pewno będziesz wypytywany o tak zwany zespół abstynencyjny, prawda, czy, czy bierzesz jakieś leki, żeby złagodzić objawy, tam szczególnie chodzi tutaj o leki uspokajające, prawda, bo Wiadomo, że jak tam łeb napierdala, to coś tam trzeba wziąć przeciwbólowego, czy tam jak żołądek boli, to jakiś raninga smaloks, i tak dalej. I tak dalej, prawda? No, wiadomo, że alkoholik ma taki problem, że wszystko zaczyna się toczyć, czy krążyć wokół wódki, prawda? Są jakieś alternatywne źródła przyjemności, zainteresowań, natomiast tutaj taki co pije interesuje się tylko tym, żeby, żeby gdzieś zdobyć tą flaszeczkę, czy kieliszeczek, czy szklaneczkę jakiegoś napoju, tak jak ten pan tutaj popija sobie whisky z lodem, prawda. No kluczową tutaj jest jakieś, kluczowym tutaj jest utrzymanie tej abstynencji, przynajmniej przez ten rok. No i jakaś chęć poprawy, chęć odzyskania tego prawa jazdy. No trudno to też tak powiedzieć, co masz mówić czy nie mówić, bo najlepiej żebyś mówił Szczerze, prawda, jeżeli jesteś osobą uzależnioną, to być może lepiej by ci tutaj zrobił, lepiej by ci jednak zrobiła terapia, nie na przykład kłamanie, że wszystko jest dobrze. Natomiast lekarz, psychiatra widzi, że no jesteś trzęsącym się jakimś tam człowiekiem, są różne szkodliwe widać po tobie różne szkodliwe objawy picia tego alkoholu, a ty twierdzisz, że jest wszystko cacy i tak dalej, i tak dalej, prawda? No, no i na pewno tutaj psychiatra zapyta cię o jakieś tam sprawy myśli samobójcze, jakaś autoagresja, prawda? Czyli braterka tutaj, poha poharatanie się, czy czy powiedzmy wyrok jakiś, to za bardzo ci mówię wyrok, za jakieś tam wybryki po alkoholu ci nie pomoże, prawda? I oczywiście na sam koniec jakiś tam wniosek, czy to prezentujesz te cechy uzależnienia od alkoholu, czy wykazujesz cechy używania szkodliwego alkoholu, czy, czy w przeszłości były u ciebie jakieś zachowania ryzykowne. Być może masz jakieś problemy z osobowością. Także, co bym nie powiedział, to sam byłem bardzo ciekaw, jak to badanie przejdzie, prawda? Widzę, że, że, że psychiatra bardzo poważnie podszedł do sprawy. Wcześniej oparł się na opinii mojego psychologa, prawda? Też trzeba było, też ten pan musiał wypełnić testy psychologiczne, ale no, przeczytałem tą opinię i wydaje mi się, że na 99% pomoże mu w odzyskania tego prawa jazdy, które utracił niestety na kilka lat i to niestety przez swoją głupotę, prawda? Tak jak zwykle się te prawa jazdy traci przez głupotę. A jeden kieliszek, a nóż się uda, czy powiedzmy wrócę z imprezy, tylko kilometr. Kilometr mam do domu. Albo przestawię tylko samochód, albo coś tam w tym stylu, prawda. Także yy, przy okazji właśnie chciałbym ci powiedzieć, że yy, jeżeli jesteś w jakiś sposób zainteresowany yy, takim zaświadczeniem, ale to nie, że ktoś ci wypisze, bo ty powiesz, że nie pijesz, to po prostu jest poważne, profesjonalne badanie. Jeżeli niestety wykazujesz cechy uzależnienia, jeżeli nie potrafisz powstrzymać się od picia, to musisz się liczyć z tym, że możesz dostać no takie orzeczenie, czy takie. wynik tej konsultacji będzie taki, że, że no raczej Cię może nie zadowolić, prawda? Także jeżeli jednak jesteś głęboko przekonany, że nie potrzebujesz żadnej terapii, prawda, że dasz sobie sam radę, że po prostu to rzeczywiście był jakiś przypadek, zbieg okoliczności, byłeś w niewłaściwym czasie, na niewłaściwym miejscu, prawda, ktoś cię tam przymusił do, do jazdy samochodem to takie zaświadczenie dla Ciebie ma sens. Także to była taka główna część tego wywiadu. Jeżeli mnie słyszysz, to bardzo proszę o, o to, żebyś tutaj na czacie napisał, czy mnie słychać, czy nie słychać, czy masz może jakieś uwagi do tej części mojej prelekcji. Jeżeli, jeżeli masz, to chętnie odpowiem na pytania, jeżeli nie masz, to jak to mówią, lecimy dalej z tym koksem. Um, tutaj Alan parę dni temu zapytał mnie takie na, na, na jednym z komentarzy. Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy jeżeli odmówiłem badań na THC, to będę potrzebował zaświadczenia o odwyku, nie palę nałogowo, po prostu nie spodziewałem się z tych badań. Z góry dziękuję za odpowiedź, wesołych świąt, prawda. I właśnie tutaj, no niestety w WOMP-ie nie ma domniemania niewinności, prawda, czyli ty odmawiasz, że, znaczy, to ty musisz udowodnić, że nie jesteś uzależniony, prawda? I jakimś tam jednym z tych czynników było takie, no, badanie na THC, prawdopodobnie podczas badań wąpolskich, prawda? Przypuszczam, że, Alan, poszedłeś, poszedłeś niestety nieczysty, prawda, czyli nie poszedłeś czysty, i próbowałeś tam się jakoś z tego bronić i, i gdybym ja był lekarzem WOMP-u, to raczej uznałbym to za okoliczność obciążającą, prawda? Czyli na logikę, co miałeś do ukrycia, nie chcąc się badać. Oczywiście mówię to jako człowiek z zewnątrz, bo nigdy w WOMP-ie nie pracowałem, natomiast Wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem lekarz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy będzie miał ten sam tok myślenia, prawda, czyli palił, złapali, dobra chcemy cię przebadać, ty nie chcesz, prawda, no to co masz do ukrycia, prawda. Także mam nadzieję, że, że, będzie, że będzie inaczej, ale nadzieja jest matką, prawda. Nadzieja umiera ostatnia, ale, ale cel mojego kanału nie jest to, żebyś ty szedł na tata wariata do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, tylko poszedł przygotowany i przynajmniej wiedział, że zrobiłeś wszystko, co w ludzkiej mocy, aby, aby przejść te badania jakoś tak bez, w miarę bezkolizyjnie i z pozytywnym wynikiem. Dobra, tak patrzę tutaj, patrzę Piotr, hejka słychać dobrze, no jak słychać dobrze to już jest pozytywnie, prawda? Jest pozytywnie. Co tu jeszcze powiem, wraca temat, jak bumerang, badania przez różnych, znaczy kierowania przez różnych prokuratorów, ludzi niezwiązanych za bardzo z wykroczeniami drogowymi, alkoholem, ale niestety kłótnie w domu po alkoholu, policja, czasami dołek, Niebieskie karty, sprawa w sądzie o znęcanie się, prawda, zakaz zbliżania, czyli rozgrywka w jakichś sprawach tam rozwodowo-matrymonialnych. Powiedzmy, sytuacji takich jest wiele w naszym życiu. Natomiast jak zgrom z jasnego nieba możesz otrzymać, jeżeli oczywiście takie fiki-miki wyprawiasz, zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez. Starostwo w sprawie badań, czy nie ma przeciwwskazań do jazdy, do kierowania pojazdami, czyli co ma piernik do wiatraka, mógłbyś się zapytać, no to ma, że prokuratorzy wiedzą, gdzie jest twoje miękkie podbrzusze, prawda? Że w przepisach jest tak, że mają takie prawo mieć podejrzenie, że jesteś osobą uzależnioną. Z reguły, ty w prokuratorze przechodzisz jakieś w prokuraturze przechodzisz jakieś badanie psychiatryczne, psychologiczne. Wystarczy tam, coś napiszą o uzależnieniu. No i no jest problem, bo zaczynasz się odwoływać od decyzji tego starostwa. No, jest to odwołanie do tak zwanego SKO. To SKO jest zawalone odwołaniami, trwa to lata, prawda? Również te komisje takie odwoławcze z reguły przyklepują to, co ten psychiatra napisał, prawda? Czyli, czyli możesz prowadzić samochód trzeźwiutki jak świnia, prawda? Nie mieć punktów karnych, to prawko jest ci potrzebne do wykonywania działalności. A tutaj tak zwana dupa zimna, prawda? Także wydaje mi się, że to rozwiązaniem jedynym do tego jest po prostu też przebadanie się u niezależnego psychiatry, podważenie opinii tegoż to psychiatry z prokuratury czy tegoż to psychologa z prokuratury, który wiadomo, że nie będzie kąsał ręki, która mu tam daje parę groszy za to, że konsultuje. No i trzeba mieć taką niezależną opinię, aby dołączyć do odwołania Samorządowego Kolegium Odwoławczego, prawda? I z reguły, no jest to problem, bo z reguły jak ziom, który ma działalność gospodarczą, nagle nie może jeździć, to jest koniec świata, jeżeli tego prawa jazdy miał, nie będzie. Także mówię, mi się wydaje, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest opinia niezależnego psychiatry. Kto wie, czy nawet nie opinia mojego psychiatry, prawda? Aczkolwiek, no mówię, tutaj szczerość twoja jest Podstawą sukcesu, prawda? Szczerość, jakaś chęć poprawy, prawda, brak pieniactwa. No i tak nie można na 100% zagwarantować, że skończy się to pozytywnie, prawda? Grzana. Witam. Czy przyjmowane leki mają wpływ na wynik badań podczas badania WOMP? pojeździe po alkoholu, no, zależy jakie leki, prawda, no, każdy lek ma jakiś wpływ na coś tam. Z reguły leki działają na wątrobę, na inne narządy, podnoszą enzymy wątrobowe, ale jeżeli, załóżmy, pijesz, a cały czas przyjmujesz te leki, prawda, to nie szukaj wymówki w lekach, tylko zacznij sprawy od alkoholu, prawda. Często mam takie sytuacje, że no ktoś tam przyjeżdża do mnie w poniedziałek na jakieś badania, zrobił rano badania krwi i tam są podniesione enzymy wątrobowe. Od słowa do słowa okazuje się, że tam trochę popili w czasie weekendu. Przy okazji jakiś grill, golonka, tam jakieś inne smakołyki. No i ta wątroba już troszeczkę jest taka leki i ta wątroba jest troszeczkę nad żona, prawda? A ten lekarz wąp, z wąpu szuka jakiegokolwiek punktu zaczepienia, że yy, w pierwszej kolejności przyjmuje, że to jest poalkoholowe, a potem dopiero ty musisz jakoś udowodnić grzana, prawda, że te leki to są po prostu leki jakieś i one podniosły powiedzmy te enzymy wątrobowe, prawda? Leki po zabiegu ponoć wpływają na wątrobę. Da się jakoś tego odwołać, jeśli się nie pije. No mówię, jeżeli się nie pije, masz zaświadczenie takie jak tutaj przed chwilą, że tak powiem, zaprezentowałem o, o, o konsultację psychiatryczną, czy konsultację terapeuty uzależnień, to jakaś szansa jest i wtedy to ma sens. Natomiast jeżeli jednak pijesz, a leki mają być tylko wymówką, to uważam, że szanse, że tak powiem, no nie są nie są jakieś tam takie rewelacyjne, prawda. Powiem tak, raz na ruski rok ktoś mi się chwali, że jednak przeszedł odwołanie od WOMP-u w Instytucie, ale to, to jest bardziej kazuistyka, to jest bardziej odstępstwo od reguły niż reguła, prawda. Także mam nadzieję tutaj, że wyjaśniłem wyjaśniłem mi więcej, jaki jest tryb rozumowania, prawda? Bo niestety, niestety z reguły wszyscy zaczynają, zaczynają myśleć po fakcie, czyli tak jak ten kolega pierwszy, o którym mówiłem, poszedł prawdopodobnie pod wpływem THC na badania wąposkie, a tutaj nagle łup, chup, prawda? I biorąc cię z marszu, rób badania moczu krwi, czy tam czego, nawet nie ma jak podmienić, podstawić, czy cokolwiek. Także powtarzam jeszcze raz. Wódka, yy, różne alkohole są dla ludzi, oczywiście myślę tutaj o jakichś umiarkowanych. Ilościach, nie, nie, nie, nie jakieś pijaństwo nałogowe. Wszystko jest według mnie dla ludzi, natomiast co za dużo to niezdrowo, prawda? Można by o Martini widzę kurde, inne jakieś, jakieś przysmaki, Campari o kurde, blade aż. aż. Aż, że tak powiem, chciałoby się przysiąść i coś wypić. Natomiast wiem, że można żyć bez alkoholu. Gdzieś od trzech lat mam dwa dzieci, dwa, dwóch chłopaków i nawet specjalnie nie ma czasu, aby, że tak powiem, siąść do tego kieliszka z kimkolwiek. prawda? Zajmuję się od rana do wieczora albo dziećmi, albo praca, powrót z pracy. I alkohol jest naprawdę wyjątkowo okazjonalnie. Dobra, jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, to chętnie je usłyszę. Jakiś problem, który możemy poruszyć odnośnie poświadczenia abstynencji alkoholowej. no, no. no. Ta, którą ten mój kolega wystawił, to jest aż cała kartka opinia, to jest cała kartka papieru A4. Oczywiście nie pokazuję ci tej opinii, bo, bo obowiązuje mnie tu tajemnica lekarska. Ktoś mi dał tą opinię, czyli pacjent, dał dobrej wierze. Panie doktorze, jeśli miałem zabrane prawko na 3 lata, jak podejść, dzwoniłem, pani mówiła, że mogę zrobić przed odbiorem prawa jazdy. To znaczy, napisz mi, Grzana, skąd jesteś, prawda? Napisz mi, skąd jesteś i mówię, yy, trudno tu, żebyś mi opisywał całą swoją historię yy, publicznie, prawda, bo być może jest to dla ciebie jakiś stres. Nie, nie każdy się lubi obnosić z tym publicznie, natomiast yy, jeżeli nie czujesz, żebyś musiał pójść na rok abstynencji, to uważam, ale to nie czujesz tak uczciwie z ręką na sercu, prawda, nie masz żadnych objawów przymusu wewnętrznego picia alkoholu, jakiegoś kaca, leczenia kaca klinem, prawda, to wydaje mi się, że wizyta u jakiegoś sensownego psychiatry, który się zna na rzeczy, który który podejdzie do Ciebie jak do człowieka, ma sens, prawda? Natomiast jeżeli to jest tylko takie no, tłumaczenie się, zaklinanie rzeczywistości, to no to być może ta terapia jest wtedy rozwiązaniem. Nie czuję się, żebym musiał iść na rok abstynencji, ponieważ był to głupi błąd, jak byłem młodszy. No tak z reguły jest, prawda? Także mówię, szukaj jakiegoś psychiatry, szukaj terapeuty uzależnień, który stwierdzi, że nie jesteś osobą uzależnioną i wtedy podejść jak najszybciej do badań wąpowskich, zaliczyć je, mieć z trupa stupy, że tak powiem, problem z głowy. No i tyle. Po prostu wiem, że zrobiłem głupotę, teraz prawo jazdy przyda mi się do wykonywania celów zawodowych. No właśnie to jest problem z brakiem tego prawa jazdy, że potrzebne jest jak ręka. Daniel, dużo jest kontroli czyżsłości, czasem nie mam sił dmuchać walkomat, chyba mam astmę pracuję jako operator wózków widłowych, czy jakbym był pijany, to dostałbym zakaz prowadzenia pojazdów w kategoria B. Znaczy rozumiem, że tutaj Daniel, chodzi o pytanie, że w Twoim zakładzie pracy przeprowadzają kontrolę trzeźwości i co by się stało, gdyby ta kontrola trzeźwości wyszła dla Ciebie Niekorzystnie, prawda? No nie sądzę. Raczej by się wiązało to raczej ze zwolnieniem ciebie dyscyplinarnym z pracy czy jakimkolwiek innym, a w mniejszym stopniu nie sądzę, żeby pracodawca na ciebie napisał do wydziału komunikacji. No, poza tym do wózka widłowego, do bycia operatorem wózka widłowego, do prowadzenia tego urządzenia. Nie trzeba kategorii B prawa jazdy, z tego co pamiętam, prawda, Grzana a przed badaniami WOMP lepiej wykonać kurs edukacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Kierowców? Czy nie ma to większego wpływu? Znaczy ten kurs i tak musisz wykonać, a lekarza ten kurs to tam szczerze mówiąc gówno obchodzi. Nie obrażając poziomów tych kursów. Te kursy są po to, żebyś tam odsiedział swoje, ewentualnie wiem, że były kursy online zapłacił parę groszy i jest to jeden z wymogów odzyskania prawa jazdy, ale żeby to lekarza obchodził pozytywny wynik tego kursu, cokolwiek to. No Mówię, jak ja uważam, prawda, chociaż nie twierdzę, że nie znajdziesz jakiegoś lekarza czy psychologa, który uzna rangę tego kursu, prawda, także mówię, w twoim, w twoim przypadku, jestem święcie przekonany, zaświadczenie o tym, że nie jesteś osobą uzależnioną, że nie masz potrzeby picia alkoholu. Coś w tym stylu, prawda? Zaświad lub zaświadczenie o rocznej abstynencji alkoholowej. Dobra, kochani, mam nadzieję, że yy, no już 26 minut to... Pogadaliśmy sobie zdrowo. Jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli masz, to tam. Jeżeli oglądasz powtórce, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli chodzi o moje plany zawodowe 18 kwietnia we wtorek. Mam audyt z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Będę również pomagał yy, Głównemu Ośrodkowi Badań Lotniczych we Wrocławiu. Chcą mnie tam zatrudnić na, nie wiem, na parę godzin, żebym badał im pierwszą klasę pilotów. Pierwsza klasa pilotów to są wszyscy ci liniowi piloci, którzy yy, że tak powiem wszyscy liniowi piloci, którzy cię tam wożą, że tak powiem, podniebnymi szlakami z różnych miejscowości, prawda? Z jednej miejscowości do drugiej, z, War z Warszawy do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. A skąd takie zaświadczenie, jeżeli nie robiłem rocznej abstynencji, chciałbym odzyskać prawko teraz za miesiąc. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Ża obejrzyj sobie początek hangoutu, być może, być może zrozumiesz, kto wystawia takie zaświadczenia. Na pewno wystawia lekarz psychiatra i na pewno wystawia certyfikowany terapeuta uzależnień, a na początku tego hangoutu opisałem dokładnie przykład jednego człowieka, który zrobił to w moim ośrodku. Prawda? Dobra. Słuchajcie, kochani, na tym kończę. Miło mi się, że tak powiem, dyskutowało. Kilkanaście osób na czacie o tej porze to uważam za sukces, także jeszcze raz, i jeżeli już oglądasz powtórce, to zadaj mi pytanie w komentarzu do tego wideo. I do zobaczenia wkrótce.